Nie, bo czy to będzie taniej niż, jeżeli to drewno wychodzi tak, jak mówisz, czy to będzie taniej niż to zbijane, na przykład.